Cześć, tu Julia Rocka. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich czytelników i obserwatorów Viva.pl. Tylko Wam pokażę moje nagranie z próby do wiosennych koncertów, które promują moją debiutanską płytę Blaza.